Zaraz wróci stream. Pojechaliśmy i patrzcie na to. Zobaczcie, tu jest jakiś boiler, który spadł z przyczepy, I, wyle... i to było na drodze centralnie, nie? Centralnie na drodze. Jeszcze jeden karton tam jest. Jeszcze jeden karton tam jest i w niego no wyleciał na drogę, nie było widać. Jasiu nie zdążył, yy... Jasiu nie zdążył, że tak powiem, wyhamować czy nawet tego ominąć, to pojawiło się znikąd, nie? O, proszę. I tu taka część, to od nas jest. że to posprzątał nawet, żeby nie było, że ktoś w to... jeszcze więcej? No, zaraz Wam pokażę. Mamy delikatnie przód rozjebane, ale raczej wrócimy. No, to wbijajcie na streamka. <taki> Takie rzeczy się dzieją. Tu następny ja myślę, że my w ten przyjebaliśmy, no bo nie było czuć w coś pustego. O, tu proszę część jest. Chyba. No zaśmiecone. Tam też co, jakiś kołpak jest chyba nie tylko my wtejmęliśmy. Dziwne, że drugiego bojlera nie ma, o to też część, ale mała. No, raz wam pokażę. Bo przecież jest to, że nam to... Ja muszę patrzeć, bo są te słupki takie. Nam to pod koła wleciało. Ten styropian. Karton się gdzieś zahaczył. I schamować nawet tego nie szło. Więc... No, kurwa. Ach, ale przeboje za każdym razem są. Ja nie prowadziłem jak coś, żeby nie było. <gryw> Zresztą na streamie było. <gryw> Rozmawiałem z widzami. Podnoszę głowę i mówię, uważaj, bo to tak jak... <gryw> uderzyliśmy. Próbowaliśmy wyminąć, no, obym nie musiał ja za to płacić kurwa znowu, No bo chyba to już chyba ewidentnie się nie da udowodnić, że to nie moja wina, nie, No, no nawet teraz nie prowadziłem, ale znajdą się tacy cenie, nitro rozjebał nowy samochód. Patrzcie na to, na tym stropianie jechać jeszcze to. Niesamowite. Zniszczenia nad kole trochę dostało oj nie tak trochę zdezła ci lampa nie no nic wiecie to się wymontuje, to się wymontuje, nie ale po prostu szkoda więcej na streamie. chyba będę lawetę yy, wzywał